Witam Państwa w Worońskiej Oranżerii. Oranżeria to bardzo specyficzne miejsce. Miejsce do przechowywania roślin tropikalnych. Niemniej jednak w tym wypadku staje się ono witryną, pewnego rodzaju witryną sklepową Królestwa Lagonaw, na której panował Faustyn Wirkus, polskiego pochodzenia, amerykański żołnierz piechoty morskiej. Cała ta wystawa jest częścią dłuższego cyklu prac zgromadzonych pod wspólną nazwą Krylowskiego Archiwum. Zapraszam na wystawę do Orońska. <słuch> Zapraszam na wystawę w Oranżerii.